Moi drodzy, jest wyzwanie, niektórzy mówią mi, że podziwiają nas sposób, w jaki my podróżujemy, nie, my podróżujemy bardzo wygodnie i w bardzo prosty sposób, to słuchajcie, to jest naprawdę wyzwanie, w taki sposób podróżować, ja jestem pełna szacunku, naprawdę. Mamy, nie? Nie, no tak powiedziemy, bo tam droga w dół jest jeszcze. Chyba zobaczymy, co jest. tu chodzi. Dobra, tu zaparkuj i pójdziemy obadać, bo tu są dwa, dwa wodospady, więc jeden jest do góry od tego miejsca, jeden jest w górę, drugi jest w dół. No to idziemy na penetrację terenu. Niedźwiedź sprawdza zimność wody. Zimna woda. Jak zimna? No, no, dobrze. Mnie narzeka, że nad morzem woda jest za ciepła. To ty idź pierwszy, ja zobaczę, czy się nie zawali. o, jacyś turyści tam idą on no. taki trochę ten mostek muszę wam powiedzieć naprawdę, to dla odważnych ale spoko thank you hello są miejscowi turyści, tam sobie jeszcze idą inni. Mają ręczniki. Hello. Hello. Hi. Fajnie, wiecie? Super. Tak w lesie chłodek jest i zielono, zielono. My bardzo tęskniliśmy już za a, zielenią. Wiecie, w Iranie, to tam wiecie jak w Iranie. Chociaż nie cały Iran jest pustynią, tak jak często ludziom się wydaje, ale e, zresztą to wszystko Wam pokażę w serii z Iranu. Będzie, będzie, ale mam bardzo dużo materiałów i jak podróżujemy, to nie mam czasu i mam taki plan, że przysiądę i zrobię. Jak zrobię, to będzie. Póki co jesteśmy w Grecji. Idzie tam do góry do góry o, tutaj pobudowane są takie stopnie o fajna ta ścieżka lubię takie miejsce no i jest tutaj się chowa ze drzewkami Teraz tam przejdę na dół O no fajny wow jest w tylu jak nasza szklarska polemba Tutaj, jaki fajny basenik do kąpania się jest. Rewelacyjny. Fajna, czysta woda. Idziemy obcykać ten drugi wodospad. Koniec drogi. Tak więc tu jest taki malutki, malutki. Nie, może tam trzeba przejść dalej. Mi się wydaje, że tam dalej jest jeszcze. Tylko jak tu przejść? No często. O, ta to by przeszła, kurczę. Kozica nasza. Czasem się przydają, bo tam się właśnie wyłoniła kobitka i idzie druga i teraz zauważyłam, o widzicie idzie tutaj pani i zauważyłam, że tam jest po prostu ścieżka, tam jest e, tam o barierka, czyli trzeba przejść na drugą stronę, żeby zobaczyć ten wodospad, bo on jest tam, ja widzę jest załamanie. Jest taki fajny placyk, to zaraz tutaj zjedziemy w dół, staniemy, nikomu nie będziemy przeszkadzać i zostaniemy na noc, dwie, może trzy, zobaczy się. Tak więc domek stoi, Bela stoi, już czeka, bo wie, że będziemy szli. Już żeśmy wskoczyli w stroje, zaraz idziemy puskać się tam. Chata stoi, a Bela stoi. Niedźwiedź siedzi. więc bardzo fajne miejsce e, polecam i fajna odmiana też a nie ciągle plaża i plaża nie, ja uwielbiam plaże i ja mogę być nad morzem cały czas ale są osoby takie jak niedźwiedź które no, nie lubią morza aż tak bardzo i fajnie wtedy sobie urozmaicić pobyt i właśnie pobyć trochę tu, trochę tam cieszy się, że pada? Kurwa! Kiedy u nas przestanie padać? A u nas właśnie zaczęło! Ale już jasno się robi, maj. Bad news. Nie Niedźwiecie, strasznie wstęski za deszczem. Tylko co słońce i plaża i słońce i plaża. Straszne, męka. W końcu leje! Jak w Anglii! At fucking last yes, let's drink to that na zdrowie i wiecie co, wcale nie jest nam smutno, że bada właśnie często się ludzie nas pytają albo zastanawiają a co, jak jest zła pogoda no jest, jaka jest, pogoda jest, nie jest, jest. <laughs> deszcz też ma swój urok Um, no sun. o ile nie ma wichury nie, bo wtedy to często walczymy o przetrwanie ale jak tak sobie po prostu tylko wpada, nam na głowę nie pada, znaczy mamy mokre głowy, bo byliśmy się wykąpać ale e, na głowę nie pada ciuchy można coś tam założyć na siebie i um, no jest czas na małe co nieco tak więc, czemu nie? Nie fajnie Właśnie w takim... Ogrzewanie tu ja chyba się rozgrzeje. No tak 10 minut. za wszystkim ogrzewaniem kurczę. Ogrzewanie starej kości musi grzać, Pewnie, pewnie. Nie. I wiecie, właśnie tak sobie myślę, że jak w takim normalnym życiu się chodzi do pracy i tak dalej, to człowiek nawet nie ma czasu się zatrzymać, bo jesteś w pracy i tam pada, Nawet nie zauważy, że akurat pada deszcz, czy się zmieniła pogoda. A my po prostu żyjemy razem z pogodą, jakby Wiecie, robimy rzeczy w zależności od tego jaka jest pogoda I teraz chill po prostu Teraz sobie chwilę posiedzimy i pooglądamy deszcz Pięknie wyszło. Dodam sobie trochę jogurtu. No spadaj. O. I jeszcze um, mówiłam już Wam o tym syropie nie? z granatów. On taki fajny jest, kwaskowy. No pięknie. No jak to może nie smakować? Idziemy na wycieczkę w poszukiwaniu internetu bo tutaj w ogóle nie ma, a ja muszę wysłać maila dzisiaj i tam niedźwiedź też sobie chce sprawdzić wiadomości. Więc idziemy do góry szukać internetu idziemy w poszukiwaniu intranetu A telefon wziąłeś? Nie, zapomniałem kurwa zawsze żartuję po prostu pies się cieszy. Robimy nie ma? No i mamy. No jest. Tak, tak, tak. I te śrubki, które się potrzeba je nie, tam smarować, to co mi dałeś. A nie, to już jest rozpierdolone. Niedźwiedź rozmawia ze swoim mechanikiem, bo szykuje się parę zmian w złomku i teraz on zamawia różne części, które nam ten mechanik przywiezie do Polski. I tam będzie wymiana. Tak więc wszystko oczywiście Wam pokażemy w swoim czasie. Jak resory robił to zakładał. Muszą on dokładał resory, nie? No. no, to wszystkie poletka ogarnięte, wszystko załatwione. Idziemy z powrotem do dziury. I będziemy cieszyć się naturą i spokojem. Wczoraj wieczorem przyjechał tutaj sympatyczny pan zapytał się czy może rozłożyć namiot chciałam nagrać i pokazać, ale właśnie złożył nie szkodzi pan podróżuje rowerem i jest z Francji Bonjour i wanted to record your tents and everything and I was too late. Right, because when I before breakfast when I'm just waking I I, I like to Aha, <laughs> uh -huh, quickly. Yeah, put it down. Okay? You were very very quick. Did you have a good night? Yeah, very good. Aha. Uh -huh. Because of uh, water and birds. Aha, uh -huh, yes. No. Do you, Of course. Yeah. Of course. Do you want tea or coffee? Yeah, okay. Okay, so come on over. A trochę jest wcześnie, popijamy herbatkę i kawę uh, i pogadamy no. troszeczkę, tak? So, what's your name? Aurelien. Aurelien. And where are you from? I'm from France, from Limoges in France, in the center, between Bordeaux and Clermont-Ferrand. Okay. I have no idea where it is. <laughs> Porcelaine de Limoges is famous somewhere. Mm, I, will have, I will have a look at the map, study the map. Like, why don't you show me your bike? Okay, let's go ah. over and see the bike. It's drying, so... Yeah, the tent is drying. A suszy się tutaj namiot w tej chwili <laughs> so, i ciuchy i wszystko. There is a bike. <laughs> a pod bo zbodem jest rower. There is a bike and there is a... Is it, it a special kind of bike? It's just a strong bike for long travel. Aha. It's French bike. Mhm. Mm brand. And uh, no, nothing special. Nothing uh, special. Did you have it before or did I you buy bought, it? I bought it uh, one year before to, to, to, to test it uh -huh. on a one week travel uh -huh. and to feel if it's, if it's okay to, feel, uh, to go a long travel. Okay. And between both, I, I changed some parts to be more comfortable. Uh -huh. Aha, okay, I'm sorry. <laughs> so how long do you travel now? Uh, three months and a half. Three months and a half and what is the plan? To loire Valley because my mother lives there. So I went to loire Valley, uh, Angers. And we, we with my mother we went from uh, well Saumur to Orléans. She came with me by bike. It's very uh, very nice. Your mother? My mother, she's 69. 69? Yes. And she went with you on a bike? Yeah, during four days. Wow. To Orleans and then I continue Lyon. South of Grenoble, I cross the Alps, oh. And Torino, Milano, Bologna, Firenze, yeah. Roma, Napoli, crazy, crazy. Napoli, I know, I've been there. You went? It is crazy. <laughs> By Brindisi do Igoumenitsa, just Hey, słuchajcie, patrzcie, on ma taką fajną mapę i sobie na tej mapie rysuje e, swoją trasę. Tylko ta trasa. My już jesteśmy po drugiej stronie Grecji, o tutaj. E, więc musi tam dorysować kreseczkę, no ale nie szkodzi, fajny pomysł. Super, I really like it. So, Istanbul, Turki, Georgia, and then Georgia. I don't know, maybe Armenia, a bit of Iran, maybe. I would like to see the mm -hmm. Mercaspian. It's an Italian map, so, so everything is right and strange. Yeah. So, Uh, well, I would like to see Mar Caspian, so maybe a bit of Iran, I mm -hmm. don't know. And come back through, for Poti to Varna, there is a boat, here, mm -hmm. a bit close of war, yes, so... Yes, there is a, a boat, a ferry. A ferry boat, mm -hmm. and come back, from uh, there. Uh -huh. I, I should visit Germ Germany, I didn't go, and, uh -huh. and uh, go to my, uh, visit my, my brother, or mm -hmm. maybe by train. Turkey and then by bike. Mm -hmm. I don't know. Mm -hmm. Mm -hmm. Like, what did you used to do before? Before my job is to, uh, civil engineer uh, for electricity company to to take care of dams. And well, uh, and voila, and it's one-year break, uh, break when uh, you break. Mm -hmm. So I have to go back to work. the 2 of January, yeah, next one. <laughs> But it's okay. Uh, it will be winter. It will be cold. Uh, it will be nice to meet uh, my colleagues and family. Mm -hmm. Nice. And go back. Voilà. And. Uh, każdy robi ten błąd na początku, że jak się pakuje to bierze trochę za dużo rzeczy i tu właśnie jeszcze gadamy, że na początku jego rower ważył 65 kg i to było dla niego za dużo, bo jak trzeba było wjechać pod górkę, to po prostu no, nie dawało rady, nie? Ciekawe czego się pozbył. Na an, an przykład I had an amak. Aha, hamak. So it's nice but it's like 500 uh, grams <laughs> just For a rest sometimes, so now I put off um, camera. I had a, a very good camera, but it was uh, everything like one kilo. Mm, so I no. camera. I, I have a very. I have a good uh, phone to take to, to take pictures. So, and uh, I I had um, nice clothes, you know, to for for Saturday night, <laughs> like uh, nice. It was. Nay no, I, I wanted to keep it because I uh, but so I had to, to to understand that I'm not more a, a normal guy I'm a cyclist <laughs> so I left it I left uh, many many Qu'est-ce que j'ai enlevé d'autres. I don't remember <laughs> okay. mainly yeah Small camera Amak clothes, um And strange well uh, some other things What yeah. I and I had to select I, I took everything in the rooms I was uh -huh. and everything I'm like so do I do I need this yes but do I really need this <laughs> yes <laughs> really <laughs> so it was too what I need what I really need uh -huh. I <laughs> and see. then I had to, to put off everything I need Just what I really need. <laughs> yeah, yeah. But it's a good exercise, and still, uh, still, I have things I don't use. For example, I have a uh, fire, fire um, to, to cook with fire, uh -huh. you know, a small one. But uh, I keep it because I really like. Uh, it's it's five five uh, grams, but uh, one time I was alone. It, it, I was a bit tired. It was cold. Everything was. Uh, and I just uh, make a fire and I played music and night was nice so I, I keep my fire, I don't know, the cook uh, mm -hmm. and, and I think I will use it in Turkey maybe, mm -hmm. Yes. so I have to, I, it could be lighter, I had a book, a, very, a big book, it was uh, 600 grams <laughs> It's funny how you weigh everything. But I didn't wait at the beginning. But you have to because the bike is—if the bike is 70 kilos—you just can't leave your house, uh -huh. <laughs> climb the first hill. True. So, so I had to. Yeah, I I weigh everything. But my accordion is two kilo and fifty. No. Two yes. kilo and half. You promised me yeah, to yeah, it's, play it's there, accordion. Okay, we so will have. So I if I, I weight everything, but I have something. <laughs> Wait, well, yeah, uh, but it could be lighter. But it's today. It's, today it's heavy because I have my winter clothes, like skiing clothes, and I have my summer clothes. So I have, for example, I have. It's yesterday. Today is ago. It was 35, but I have big gloves. I have uh, skiing. I have every. Well, so it's heavy. Słuchajcie, ale fa fajnie właśnie z kimś pogadać, bo te rzeczy, które Pan tutaj zostawił, to są dokładnie te same rzeczy, które my żeśmy zostawili My mieliśmy hamak, ja miałam też duży aparat, który stwierdziłam, że po prostu w ogóle nie używam i zajmuję tylko miejsce i waży niepotrzebnie No i ciuchy, no wiadomo, ciuchów już żeśmy trochę się pozbyli po drodze i jeszcze żeśmy, będziemy odchudzać bo właśnie wydaje ci się, że będziesz potrzebował rzeczy, że może ktoś cię zaprosi, trzeba będzie gdzieś wyjść, czy coś tam, a dupa w ogóle tego nie potrzebujesz. Nawet jak cię ktoś zaprosi, to coś tam na siebie włożysz i po prostu nie potrzeba ci tych rzeczy, więc wiele rzeczy się weryfikuje w trakcie po prostu podróżowania. Chcemy mieć rzeczy, które są może nie tak bardzo przydatne, ale no... Ale lubimy je mieć i chcemy ze sobą zabrać To jest małe, nie? Tak? Możesz je złożyć tam, myślę Tak? Tak? Tak? Tak? Tak? Tak? Tak? Tam nie ma nic dla Ciebie, Bella Nie ma nic dla ja Ciebie, Bella Nie ma nic dla Ciebie, nie? To jest prezent Aha, Aha suwenir O! <laughs> uh, nasze gary Here. Don't worry, like put it whatever. Alors, Something... gloves This is only gloves. Aha. Et la petite et voilà. Et voilà. No It's piękny, wow. piękny, ale jaki ładny, <laughs> <laughs> śliczny jest. Oh, oui. Aha. No fajny taki malutki. Oh, is it okay? It's okay. For the moment it's okay. <laughs> no, it's okay. voilà. You can play on the street and make money. Yeah, maybe. Yeah, you should try it. So this is a diatonic accordion. Diatonic is the smallest. It's a It's a real one, it's not a uh, tiny, it's a real one. Uh -huh. This is the right size of this, yes? Yeah, it, it's a, mm -hmm. a small one, but it's real, it's not mm -hmm. for, for children or, I mean... Uh -huh. <laughs> it's morning! <huh? laughs> ładnie grał, a ja zacznę przygotowywać śniadanie. Ready? Oh. Yes, so here you are. No, forget, like leave it. Ah, wow. eh, well, merci. Comment You're en... welcome. Uh, thank you. I'm Polish. Dziękuję. Dziękuję. Ah, we, dziękuję. Cześć. Dziękuję. Orel jednak tu jeszcze powiedział. Słuchajcie o takiej stronie, tak jak jest uh, Couchsurfing for... for say, po już tam po angielsku. Dla tych, którzy podróżują z plecakiem i szukają właśnie noclegu To ci, którzy podróżują na rowerach, też mają taką swoją stronkę i tam sobie znajdują noclegi I ja też w opisie oczywiście tam wstawię I on miał właśnie taką panią z Polski, słuchajcie, która do niego kiedyś przyjechała na noc do tego domu we Francji, który on ma i posłuchajcie a fajna historia. Every year it's like two, three people I host and um uh four years ago I hosted a Polish girl. Really? She was eight, like 18, very young, very um and she was riding a bike, mountain bike, a small mountain bike with a, a baby seat at the rear for her for her back, backpack. A uh backpack. -huh. Uh -huh and she was coming from Scotland and going to Compostel. Wow. She wasn't religious but, mm -hmm. um, and uh, she came, uh, she just came one night in my house with a small bike, Ch -ch -ch -ch -ch. hello, come on. Uh, it, I, we visited the forest, she, she showed me. She had an um, um, um, association, she helps called Panda 2000, chose. and the day after she left. but. For mnie to was during my walk week you know I was only thinking about my była work and and she was like oxygen you know so light so she very smiley she came everything was good very incredible like 18 years old 18 19 Widzicie co a jeszcze mi się teraz przypomniało właśnie mówiąc o tych apkach że jest też taka aplikacja Zawsze mam jakieś zaniki pamięci To taka strona internetowa, może też jest aplikacja, nie wiem Home Exchange i my w ten sposób żeśmy pojechali do Australii i Potem ja jeszcze mam na Majorce To polega na tym, że wymieniasz się domami Czyli ktoś przyjeżdża do Twojego domu, czy tam mieszkania A Ty jedziesz do czyjegoś domu, czy mieszkania i tam po prostu tworzysz sobie swój profil, wrzucasz zdjęcia, mówisz trochę tam o sobie i o tym swoim domu I mówisz kiedy jest ten dom dostępny i gdzie chciałbyś jechać I potem wymieniasz się wiadomościami i właśnie w ten sposób można sobie gdzieś pojechać Wiecie, kupisz tylko bilet, poleciliśmy samolotem i heja, no więc polecam Link oczywiście będzie w opisie what is the most difficult like when you travel this way what makes it challenging i think the more challenging is to climb to climb <laughs> to mm. climb uh, because because everything it's quite it's not so hard uh, but to climb sometimes it's uh, you need to to be sure you you you want to make this travel because <laughs> when it's like uh, two days ago 35 degrees um The bike with everything it's 50-55 kilos mm -hmm. and uh, so to climb for me it's uh, the hardest, but um, everything else it's nice. There is no... Okay, no problems with weather, With weather when it's raining, no, what do you No, because I have time so when I see the clouds I stop and I just let the, the storm pass. Mm -hmm. And, uh, no. and when it's cold, I have a very good sleeping bag. When no weather. No cold. And we are, we are in Greece and I was in Italy. So okay. there are buildings, there are restaurants, there are everything to, to. Find shelter. Yeah. Okay. Okay then, so what is the best? What is the best? Uh, to be on the bike. Uh -huh. When it's uh, slow downhill, nice landscape, nobody. Just uh, good weather, and um, sometimes I feel really—it's like, phew, like, uh, like I'm flying, really. Yeah. But it's uh, frequent; uh, it's uh, every week I have a moment where I'm like, phew, phew. Okay. it's a really, really nice uh, sensation. And moreover, to discover countries because I left my my house, closed the door, and left by bike. And I really like the slow way, you know, and to to meet people. And, and traveling by bike is really nice to meet people. It's really because when you you arrive in the small village, no noise, no thing. You just, sometimes people didn't uh, didn't see see you before you are here. <laughs> It's very strong. Even the dogs sometimes they didn't hear me. Yes. So true. I pass and the dog was Oh, hey, hey, you! <laughs> <laughs> so, I really like this, and to, well, it's very nice to, maybe, I think for people who are not able to, to, I don't know, the, the world, I think e-bike might be very, very nice also. When I I'm older, I've, I think I will travel by e-bike, because it's the same, it's very quiet, very, mm -hmm. uh, for me, is that's the best. and uh yeah and you can you can stop everywhere even i stop sometimes on big roads in a, a turn it it might be dangerous for car, but for, for, just because it's beautiful i stop and <laughs> that's very nice uh -huh. and that's not possible with motorbike with can stop everywhere <laughs> true, so true, but to climb it's hard uh -huh. <laughs> there is always something um how do you deal with electricity i mean how do you charge your phone and i don't know if you have other appliances you well, need to charge. i just have a phone um i most of the time i load the phone um, on uh, in a coffee coffee shop or uh, i like to to go the morning to a coffee shop and load the, the telephone it's uh -huh. like just one hour it's enough okay. so And when when I, I I'm it's while well counting, like as today I I have just uh, in the front rear uh, dynamo. Oh, so, so you I, can charge it with dynamo. So I can charge it's very very slow, but okay. it, it's enough to have uh -huh. a small battery uh -huh. to continue and take pictures. Oh, cool! Mm. Well, it's good. We can charge your phone if you want. Okay. <laughs> don't even know how much like what pleasure it is for me. Because my father used to play accordion, ah. so I'm always very sentimental about accordions, you know. So thank you so much. Hey, you're welcome. It's pleasure for me to play. Yeah, it's been such a nice morning. Wow, no. this is not beautiful. Rower już prawie spakowany. This is only the only bag. Which, uh, it's the lifting. It's uh -huh. coming here. You, yeah, he put it here. In one. Uh huh. And no, nothing on the bike? Okay, no, everything. nothing. We like nothing, and everything on the bike. Everything on the bike. To moi drodzy jest wyzwanie. Niektórzy mówią mi, że podziwiają nas sposób, w jaki my podróżujemy. Nie, my podróżujemy bardzo wygodnie i w bardzo prosty sposób. To słuchajcie, to jest naprawdę wyzwanie w taki sposób podróżować. Ja jestem pełna szacunku, naprawdę szacunku. Okay. Uh, dziękuję we'll Thank you so much. It was lovely meeting you. And yeah. What a great... Dziękuję. pan się nauczył mówić dziękuję. Dziękuję thank you. Thank you so much. Have a safe trip. Merci. Goodbye. We'll you also And take enjoy. care. Thank, thank care. you. Good Africa if you go to Africa. No, we are to Ach ten dźwięk malaka Uczysz się greckiego bardzo szybko Jak to większość osób zaczynają od przekleństw Malaka to... O! Co Wam będę mówić? Sprawdźcie sobie w słowniku Polak nie kamel, pić musi Nie pies I dymka za dymkiem